Czy terapia robi się sama? Czyli, co to są tak zwane zadaniówki? Jeśli chodzisz na terapię w poradni, no to masz terapeutę raz w tygodniu na jakieś 45 minut. Jeżeli chodzisz na zajęcia grupowe, to prawdopodobnie masz dwa spotkania po półtorej godziny z przerwą 15 minutową. Czy jest w ogóle możliwe, żeby działała terapia, która trwa 45 do 2 razy półtorej godziny tygodniowo? I tak, i nie jednocześnie. Tak, ponieważ terapia zdecydowanie działa. Nie, jeśli za jej efekty uważasz tylko i wyłącznie czas spędzony z terapeutą. Bo tak naprawdę cała praca dzieje się pomiędzy sesjami. Jedną z metod pracy, które poznałem zdobywając certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, było przygotowanie OPT, a więc osobistego planu terapii dla każdego pacjenta. Oczywiście, że opt nie powstaje na pierwszej sesji, na pierwszym spotkaniu, ponieważ najpierw muszę poznać Twoje problemy, zastanowić się skąd one się biorą i przełożyć je na język terapeutyczny. Na tej podstawie przygotowuję mapę drogową, a więc poszczególne kroki, które trzeba przejść, aby osiągnąć cel. Inną formą pracy są przygotowane przez Ciebie Prace na wybrane tematy. Podkreślę raz jeszcze, że prawdziwa terapia to nie tylko spotkanie z terapeutą czy z grupą, ale również to, co masz do wykonania w domu. Czemu w ogóle służą wspomniane przeze mnie zadaniówki i prace pisemne? Przede wszystkim podczas terapii dowiadujesz się trochę rzeczy teoretycznych, a celem pracy pisemnej jest to, żebyś tą wiedzę teoretyczną przełożył na swój grunt. Na przykład, jeżeli wiemy, że osoba uzależniona ma zaburzoną kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu, czasem picia i zatrzymaniem tego picia, w pracy pisemnej możesz mieć zadanie, żeby opisać konkretne przykłady, kiedy utraciłeś kontrolę nad swoim piciem. W ten sposób swoją teoretyczną wiedzę na temat diagnozy przekładasz na pracę, wiedzę praktyczną, a więc na to, jak to jest u Ciebie. Jednak czy taka praca zadziała? Spotykam się czasami z takimi sytuacjami, że pacjenci korzystają pisząc swoje prace ze swoich dotychczasowych notatek z poprzedniej terapii. A czasami nawet wręcz korzystają z pracy przygotowanej przez innego pacjenta. Niedawno usłyszałem, że odkryto w Polsce szajkę osób, które zdawały za inne osoby prawo jazdy. Chodziło o Azjatów. Korzystanie z wcześniej przygotowanych prac albo prac przygotowanych przez kogoś innego może mieć identyczny sens. Oczywiście często zyskasz dzięki temu dokumentu kończenia terapii, ale nie będziesz miał potwierdzenia swoich praktycznych umiejętności praktycznej swojej wiedzy. Ale to oczywiście twój wybór, czy chcesz się leczyć, czy chcesz zaliczyć terapię. Teraz kilka zdań o tym, w jaki sposób zalecam pisać pracę na tak zwaną wspomnianą już zadaniówkę. Warto jest podać kilka przykładów takich sytuacji. Ale pamiętaj, że wszystko działo się kiedyś w określonym miejscu i z określonymi ludźmi, a więc opisuj jak najbardziej dokładnie datę, miejsce i kto brał w danej sytuacji udział. Pamiętaj, że uczestniczysz w sesjach terapii uzależnienia od alkoholu, a więc zwróć szczególną uwagę właśnie na swoje picie. Ile wypiłeś i jaki to był alkohol? W trzeźwieniu ważna jest odpowiedzialność. Pisząc nie używaj formy bezosobowej, się poszło, się napiło. Ani nie uogólniaj, człowiek wszyscy. Pisz o sobie, najlepiej w pierwszej osobie liczby pojedyncze, więc ja poszedłem, napiłem się, wymiotowałem. Zastanów się i opisz, co było dalej, jakie straty i konsekwencje poniosłeś w związku ze swoim piciem. Zastanów się i opisz, co myślałeś i czułeś podczas opisywania danej sytuacji. Czy coś tobie przeszkadzało w pisaniu, w przypomnieniu sobie tych faktów? Na koniec jeszcze jedna krótka refleksja dotycząca pisania i czytania prac. Prace są czytane na zajęciach grupowych. Oczywiście czytanie takiej pracy wiąże się z dużymi emocjami, jednak wielokrotnie miałem przyjemność obserwować, że przeczytanie pracy napisanej od serca szczerze było punktem przełomowym w dalszej terapii. Pracując w jednym z dziennych oddziałów terapii uzależnień prowadziłem również zadaniówki i zdarzało się, że niektóre osoby nie chciały w mojej obecności czytać swoich prac. Zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje, a powód był dosyć prosty. Otóż zadawałem sporo szczegółowych pytań dotyczących pracy. Osoby, które chciały rzeczywiście przejść swoją terapię i pisały szczerze, nie miały większych oporów, żeby te prace czytać. Z kolei osoby, które przepisywały swoje prace z poprzedniej terapii, albo wręcz którym ktoś inny pomagał w pisaniu tych prac, obawiały się je czytać ponieważ stawiając pytania bardzo szybko zauważałem, że dana praca nie była pracą samodzielną, ponieważ pytałem o szczegóły. Wrócę jednak do jednego z pytań, które postawiłem w tym krótkim filmie. Czy celem jest przejście terapii i nauczenie się życia z uzależnieniem, czy zaliczenie terapii i zaliczenie kolejnej zadaniówki? Ale na to pytanie każdy sobie odpowie sam. Dziękuję Tobie za uwagę i do zobaczenia do kolejnego filmu. Darek dopierała.